W tym odcinku pogłębimy nieco temat rynku pracy. Nie będę wprowadzał żadnych nowych pojęć. Po prostu zastosujemy w praktyce te, które już znamy, tylko nazywając je nieco inaczej. Rynek pracy jest ciekawy, bo praca jest jednym z czynników produkcji, czyli jedną z rzeczy niezbędnych, by firma mogła cokolwiek produkować. I w przeciwieństwie do większości rynków, na przykład rynek komputerów, napiszę to, na rynku komputerów popyt zapewniają pojedynczy ludzie. Napiszę po prostu ludzie. A podaż zapewniają firmy. Przedsiębiorstwa. Na rynku pracy jest odwrotnie. Na rynku pracy popyt zapewniają firmy, bo to one potrzebują ludzkiej pracy i ją kupują, Popyt zapewniają firmy, a podaż zapewniają pojedynczy ludzie. Pojedynczy ludzie. Ciekawe jest to, że ponieważ popyt pochodzi od firm, wcześniej, gdy firmy tworzyły podaż, mogliśmy z ich struktury kosztów uzyskać krzywą podaży. Teraz, gdy od firm pochodzi popyt, możemy zbadać ich strukturę przychodów, w jakim stopniu kolejny pracownik zwiększa ich przychód i uzyskać z tych informacji krzywą popytu, czyli korzyści krańcowych. To właśnie zrobimy w tym odcinku. Nie są to więc żadne nowe pojęcia, po prostu będą nieco inaczej się nazywać. Na potrzeby tego odcinka załóżmy, że mam myjnię samochodową i jest to myjnia działająca w warunkach konkurencji. Nie mam monopolu, ani nie jestem członkiem oligopolu. W mieście jest wiele myjni i wszystkie oferują tę samą usługę. Muszę więc zaakceptować rynkową cenę. Załóżmy, że cena równowagi na tym rynku wynosi 5 dolarów za umycie jednego auta. 5 dolarów za jedno auto. Dla przypomnienia, to znaczy… To konkurująca firma, nie monopol. że Mój przychód krańcowy jest stały i wynosi 5 dolarów za auto. Za jedno auto 5 dolarów za 2 10 dolarów za 3 15 dolarów. W monopolu przychód krańcowy zmieniałby się. Zastanówmy się teraz jaką korzyść przyniesie mi każdy kolejny pracownik. Najpierw zróbmy Niech w pierwszej kolumnie będzie praca. Konkretnie ilość pracy. Pomyślmy czy zatrudnić 0 osób, 1, 2, 3, 4 czy 5. Ustalimy również Ile zdołamy wyprodukować, zatrudniając tyle osób? Zatem w tej kolumnie… produkt całkowity. Albo lepiej, produkt całkowity pracy, czyli ile aut uda się umyć. Niech to będzie liczba aut na godzinę. Samochody umyte w ciągu godziny. Ile aut umyje w godzinę ta liczba pracowników? Zero pracowników umyje zero samochodów. Załóżmy, że wiem, że jeden pracownik zdoła sam umyć w godzinę 5 samochodów. Dwóch pracowników umyje razem 9 aut, trzech umyje 12, czterech umyje 14, a pięciu umyje 15 aut, pracując razem. Nanieśmy te dane na wykres. Żeby to sobie zwizualizować, to zawsze pomaga. Na tej osi będzie produkt Całkowity Tu będzie produkt całkowity, a na tej osi będzie ilość pracy. Jednostki ilości pracy to 1, 2, 3, 4 lub 5 osób. Tu znajduje się 0 pracowników, a produkt całkowity osiąga 15. Niech 15 będzie tu 10, a tu 5. 5, 10 i 15. Możemy nanieść te punkty. Jak wygląda produkt całkowity? Zero pracowników umyje mi 0 aut w godzinę. Jednostką są tu auta w godzinę. Mając jednego pracownika, umyje 5 aut w godzinę. Mając dwóch pracowników, umyje 9 aut w godzinę. Dwie osoby umyją mi 9 aut w godzinę. Mając trzech pracowników, umyje 12 aut w godzinę. To mniej więcej tutaj. Mając czterech pracowników, umyję 14 aut w godzinę. To mniej więcej tu. I wreszcie, jaki kolor pozostał? Różowy. Mając 5 pracowników, umyje 15 aut w godzinę. 5 ludzi umyje mi 15 aut w godzinę. Wykres produktu całkowitego, jako funkcji ilości pracy, jest taką oto krzywą. Mógłbym połączyć kropki, ale chcę mieć ładną krzywą. Wykres wygląda mniej więcej tak. W ekonomii, ilekroć myślimy, ile produkować lub ile osób zatrudnić, myślimy, jaką korzyść da nam ta kolejna jednostka lub osoba. O kosztach myślimy w kategoriach kosztu kolejnej jednostki, a myśląc o korzyściach, o popycie, myślimy o korzyści z kolejnej jednostki. Potraktujmy to więc w kategoriach produktu krańcowego. W skrócie MP. W niektórych podręcznikach spotyka się także skrót MPL. Produkt krańcowy pracy. I tak to napiszę, dla przejrzystości. MPL, produkt krańcowy pracy. Mając 0 pracowników i zatrudniając pierwszego, średnio między tymi punktami mamy zmianę... Zmianę przyjęło się określać grecką literą delta. Mamy zmianę produktu całkowitego o 5. Można to traktować jako średni produkt krańcowy. Można to traktować jako produkt krańcowy w środku przedziału albo średni produkt krańcowy całego tego przedziału. Dlatego wpisałem tę liczbę pomiędzy wierszami. To wartość dla zmiany z zera na 1. Nanoszmy punkty na bieżąco, w miarę obliczania. Ten wykres narysuję trochę bardziej… bardziej płaski, żebym miał miejsce. Chociaż… Mogę przewinąć. Na osi pionowej będzie produkt krańcowy pracy, a na osi poziomej ilość pracy a więc 1, 2, 3, 4 osoby i 5 osób. Ten pierwszy punkt to produkt krańcowy pracy w połowie tego przedziału to nachylenie krzywej w połowie drogi między 0 a 1. Albo średnie nachylenie na odcinku między 0 a 1. Może najpierw opiszę tę oś. Ile najwięcej? 5, 4, 3, 2, 1. A więc w połowie drogi między 0 a 1 produkt krańcowy pracy wynosi 5. Dokładnie tu. I dalej. W połowie drogi między 1 a 2 produkt krańcowy pracy. Liczba mytych aut zmienia się z 5 na 9, więc produkt krańcowy pracy to 4. Między 1 a 2 produkt krańcowy pracy wynosi 4, a między 2 a 3… Między 2 a 3… Liczba aut mytych w godzinę zmienia się z 9 na 12, więc ta trzecia osoba pozwala mi umyć 3 auta więcej. A więc średnia, czyli nachylenie tej krzywej w tym punkcie, wynosi 3. Nalenie w tym punkcie wynosi 3. Skala nie jest idealna, bo tu niżej kreski są ciaśniej. Ale idźmy dalej. Między 3 a 4 produkt krańcowy pracy… Liczba aut wzrasta z 12 do 14, więc ta czwarta osoba pozwala mi umyć 2 auta więcej. Zatem między 3 a 4 produkt krańcowy wynosi średnio 2 samochody dzięki tej kolejnej osobie. I wreszcie, między 4 a 5, liczba aut rośnie o 1. Między 4 a 5 zyskuje jeden umyty samochód więcej. Mamy więc… wygląda to na krzywą, bo nie wyszła mi skala, ale to powinna być prosta. To naprawdę powinna być linia prosta. Może lepiej. Zresztą, skoro tak mi wyszło, nie chcę na nowo nanosić punktów. To powinna być prosta. Przy każdym zwiększeniu o 1, wartość spadała o 1. Wzrost o 1, spadek o 1. Widać to tutaj. Mamy 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. To powinna być prosta. Ten wykres określa nachylenie tej krzywej. Teraz zastanówmy się... Bo ten wykres wyraża produkt krańcowy w liczbie umytych aut. Nie wycenia naszej korzyści krańcowej w dolarach. Musimy tu mieć przychód z produktu krańcowego, czyli wartość produktu krańcowego pracy. Wypiszę te wartości tutaj. Zwyczajowo przychód z produktu krańcowego opisuje się skrótem MPR. Możemy też traktować to jako wartość produktu krańcowego pracy. Liczy się to tak. Za umycie pięciu aut przez tę jedną osobę, przy cenie 5 dolarów za mycie… Mój przychód krańcowy jest stały, bo jestem cenobiorcą. Zarobię 25 dolarów za te 5 aut. Za 4 więcej zarobię 20 dolarów więcej. Za 3 więcej 15 dolarów więcej. Za 2 auta więcej 10 dolarów więcej. Cały czas mnożę przez 5. Razy 5, razy 5, razy 5. Jeszcze jedno auto więcej, razy 5 to 5 dolarów więcej. Wystarczy więc każdy z tych punktów pomnożyć przez 5, by uzyskać produkt krańcowy przychodu. Przepraszam, przychód z produktu krańcowego. Ostrożnie z nazwami. Naniosę je na wykres, tym razem staranniej, żeby wyszła linia prosta. Na osi pionowej mamy przychód z produktu krańcowego. Można go traktować jako korzyść krańcową wyrażoną w dolarach. Tu mamy korzyść krańcową wyrażoną w autach, a tu w dolarach. A na osi poziomej mamy ilość pracy... 1, 2, 3. Spróbuję rozstawić je lepiej. 1 jest tutaj, 2 jest tutaj, 3 tu, 4 tutaj i 5. 1, 2, 3, 4, 5. Przewinę nieco. Mamy już ilość pracy. Przychód z produktu krańcowego osiąga 25, więc 5, 10, 15, 20 i 25. Zatem w połowie drogi między 0 a 1, tu jest 25, uzyskuję 25 kolejnych dolarów przychodu. To wartość w połowie przedziału lub średnia dla całości. Mnożę ten punkt przez 5 i uzyskuję 25 dolarów, średnio z tego kolejnego pracownika. Przechodząc do tego punktu, zarabiam 20 dolarów. Kolejne 20 dolarów. To ta pozycja. Przechodząc do tego punktu, Mnożąc go przez 5 otrzymamy 15 dolarów. 5, 10, 15. W połowie drogi między 2 a 3. Przychód z produktu krańcowego wynosi tu 15 dolarów. Może podpiszę dla jasności. Tu jest 15. I dalej, w połowie między 3 a 4 mamy 10 dolarów. Między 3 a 4 mamy 10 dolarów, więc punkt leży tutaj. I wreszcie w połowie między 4 a 5 mamy 5 dolarów. 5 dolarów. Wybraliśmy tylko pewne punkty tej krzywej. To punkt w połowie, średnia przedziału między 0 a 1. Ale jeśli przyjmiemy, że ta krzywa jest ciągła i tak zmienia nachylenie, to tu wyjdzie prosta i tu też wyjdzie prosta. Ten wykres wygląda więc tak. Najciekawsze, że to w zasadzie jest krzywa korzyści krańcowych krzywa korzyści krańcowych firmy wykorzystującej coraz więcej ludzkiej pracy. A więc jest to krzywa popytu tej firmy. Aby uzyskać krzywą popytu dla rynku, należałoby wziąć krzywę wszystkich konkurujących firm i dodać je do siebie.